Jeszcze raz widok na remontowaną ulicę Piotrkowską w Łodzi 16 sierpnia 2014 roku Stoję w okolicy numeru 175 Rozmach pra prac jest olbrzymi Ale nie sądzę, żeby zbyt szybko to zrobili Znając po moim rodzinnym mieście tak duże inwestycje mają z reguły jeszcze dłuższe jeszcze większe opóźnienia 16 sierpnia 2014 roku ulica Piotrkowska w Łodzi Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia